maszczyk pasterza 8 półsłupków metodą V, czyli nad, nitka nad szydełkiem, nitka nad szydełkiem. Podnoszę się oczkiem łańcuszka do następnego rzędu. Będę chciała zmienić nitkę, ale jako, że nie lubię ciąć nitek, nie będę teraz robiła drugą nitką z tej strony bo wtedy bym potrzebowała brązowej nitki na tej stronie, tylko zacznę od tej samej strony, strony, co ten rząd. Czyli zacznę tutaj żółtą nitką, obetnę tą, żółtą, tą jasną nitkę i wrócę już brązową w tą, tą drugą stronę. Robię oczko łańcuszka jasną nitką. Wbijam się w pierwszy, nie ten, który do góry szedł, tylko ten pierwszy poziomy. Oczko, od, oczko pierwsze, przewlekam nitkę. Okay, przewlekam i zaczynam robić 36 półsłupków, nie omijając pierwszego półsłupka. Raz, dwa, znowu metodą wą, czyli nitka nad, nitka nad. 3 i tak zrobię do końca i nitkę zakończę, 4, 5, 6 nie 36 półsłupków, a 38 oczywiście, tylko 38 półsłupka nie przewlekam żółtą nitką, a przewlekam tą tym oczkiem łańcuszka, które zostało i czekało na mnie z poprzedniej nitki. Żółtą nitkę obcinam i będę ją żeby nie, mus... żeby nie trzeba było zakańczać, ukryję w robionych półsłupkach którymi będę teraz tutaj wracać. Znowu 38 półsłupków ukrywając nitkę w środku. Do samego końca za 38 półsłupków. Spotykam się na końcu rzędu i już trzy rządki zrobione na łańcuszku, czyli zrobiłam 38 półsłupków brązową. Tą samą stronę zrobiłam nowym kolorem jasnym 38 półsłupków i wróciłam 38 półsłupków yy, brązowym. Teraz będę robiła już tylko 18 półsłupków, będę robić tylko tył i z powrotem o, yy, 6 Rzędów, czyli takie w tą i z powrotem 3 razy wbijam się w ten pierwszy półsłupek żeby go nie ominąć i robię tylko 18 2 3 4 5 6 i dojdę do 18 6 rzędów 18 zrobiłam. Teraz w siódmym rzędzie znowu zrobiłam 18 półsłupków, ale już nie podnoszę się do góry, tylko zrobię 20 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i tak dalej. 20 oczek łańcuszka i jeszcze jedno oczko łańcuszka na podniesienie się, czyli 21. Wbijam się w drugie oczko od szydełka i robię 20 półsłupków. Najpierw na łańcuszku, a potem 18 półsłupków będzie na, na tych plecach, czyli wyjdzie nam 38 półsłupków. Zrobiłam 38 półsłupków. Tu na końcu znowu podniosłam się oczkiem łańcuszka. Jeszcze raz to pokażę do oczki łańcuszka i teraz to sobie troszkę wyciągnę, mi się nie spróło. Ponieważ tak jak tutaj, żeby nie obcinać brązowej nitki, żółtą nitką podłączę się z tej strony, przerobię do końca 38 półsłupków żółtą nitką i zakończę. Czyli w tą samą stronę idę teraz 38 półsłupków jasną nitką. Robię oczko łańcuszka. Zbijam się nie w to, tylko w to, tu jest do podniesienia, tu jest już poziome, 36 półsłupków, raz, dwa, trzy i tak do 38 półsłupka. 38 półsłupek nie zakończam, nie przewlekam jasną nitką, tylko tak jak poprzednio przewlekam tym oczkiem łańcuszka, który czekał na mnie z ciemnej nitki. Obcinam żółtą nitkę i teraz gdy będę robiła, podniosę się do następnego rzędu i będę ukrywała tą żółtą nitkę, robiąc półsłupki brązową nitką. Czyli kolejny rządek, 38 półsłupków, już w drugą stronę brązową nitką. Spotykamy się pod kątem, czyli raz, dwa, trzy, i tak do 38, do samego końca. Zakańczamy oczkiem łańcuszka, obcinamy i nasz płaszcz gotowy. On tutaj troszkę się zawija, ale to nie szkodzi, ponieważ to wszystko będzie przyklejone potem do mojego pasterza. Pora na paseczek. Paseczek powinien mieć około 25-26 cm. Robiłam go podwójnym łańcuszkiem. Jak się robi podwójny łańcuszek, pokazałam w filmiku Żydkowe początki link dam u góry i w opisie. Trzeba pamiętać, że żeby zostawić nitkę, odmierzyć nitkę. Tutaj już sprawdziłam że nawet 90 centymetrów warto zostawić czyli więcej niż dwa razy odmierzamy sobie 90 centymetrów nitki 90 centymetrów nitki i dopiero tutaj w tym miejscu robię pierwsze oczko łańcuszka tak jak pokazywałam w filmiku, nitka jedna do przodu, jedna do tyłu i robię podwójny łańcuszek, aż do końca nitki powinno to wyjść około 25 cm, tak żeby się dało postać pasterza związać z upełkiem. Tak cały czas. Nakrycie głowy pasterza. Zaczynamy dokładnie tak samo, jak robiliśmy tutaj. To dokładnie pokazałam w pierwszej części filmiku, więc teraz już nie będę pokazywała tej części początkowej. Czyli na magicznym pierścieniu 6, półsłupków, potem 12, 18, 24, 30. Już mam... 30 półsłupków i w kolejnym szóstym rzędzie będę chciała troszkę powiększyć obwód, ponieważ, żeby był troszkę większy niż obwód głowy, dołożę jeszcze 3 półsłupki. Najlepiej to zrobić, robię to spiralnie, żeby nie było widać tego połączenia, więc mam tu nitkę w kontrastowym kolorze. Najlepiej to zrobić co dziesiąty półsłupek. Co Czyli 2, 3, 4 5 6 7 8 9 i w 10 zrobię 2 półsłupki 10 11 Otworzę to 3 razy i będę miała pod koniec rzędu 33 półsłupki Mam zrobiony już szósty rząd, gdzie mam już 33 półsłupki i w siódmym i ósmym rzędzie nie będę nic powiększać, tylko będę chciała zrobić 33 półsłupki. Czyli dwa rzędy teraz, od znacznika do znacznika, robimy półsłupek, półsłupek, 33 półsłupki. Spotykamy się pod koniec ósmego rzędu ósmy zrobiony. Teraz będę robić tył nakrycia głowy. Będę już to robiła w tą i z powrotem. Dlatego zrobię to już z półsłupkami V. O wszystkich rodzajach półsłupków mówiłam w osobnym filmiku sztylkowe początki. Będę szła teraz 20. Pół słupków, 20 półsłupków 20 półsłupków i następnie obrócę zrobię oczko łańcuszka i będę wracać z powrotem i tak przez 8 rzędów czyli zaczynamy od naszego znacznika znacznik będzie dalej potrzebny żeby wiedzieć dokąd wrócić robię 20 półsłupków 13 nie będzie przerobionych już mogę teraz zacząć robić metodą V, czyli nad i nad, łóczka nad i nad, łóczka nad i nad, już nie musi to być takie ścisłe, nic tam nie będziemy wypychać, a nawet lepiej będzie jak ten, ten tył będzie taki bardziej luźny. 20 półsłupków i 20 półsłupków, 6 razy to mi z powrotem zrobiłam, wróciłam do mojego znacznika, już nie będzie potrzebny i teraz tylko już zakończę moją robótkę, robiąc taką obwódkę z półsłupków żeby to ładniej wyglądało czyli już to dookoła robótki, czyli znowu tutaj 20 półsłupków to jest normalnie 20 półsłupków robię. Hał, normalnie. I spotkamy się w następnym rogu. I teraz w tym rogu, żeby przejść na tą stronę czapeczki, muszę zrobić aż 3, jeszcze drugie i trzeci półsłupek w tym samym oczku. I teraz przechodzę na tą część i w każdym rządku, w każdym rządku robi półsłupek. Ostatni, ostatniego oczko półsłupka tutaj już omijam. Tu jeszcze tak. To będzie ostatni półsłupek tu. I wbijam się nie w to oczko, tylko już to poziome oczko. I otaczam. koła głowę. Jak dojdę do rogu następnego... Też ominę jedno oczko. Tuż jest to taki kąt wewnętrzny czapki. Okej. Okay. Omijam to jedno oczko. I bijam się od razu w to oczko. I idę po poziomie. I tutaj na rogu też zrobię Jeszcze dwa rządki. I zakończę. Te niteczki, które mi zostały ładnie zakończyć i obciąć. Przewrac przez... Przewrac gdzieś tam do słupków. I można obciąć jedną stronę, drugą stronę. Ta środkowa nitka nie będzie nam przeszkadzała, ją przykleimy. Potrzebny nam będzie jeszcze, będzie jeszcze taki łańcuszek podwójny, tak jak przy pasku, żeby tutaj nałożyć. On ma około, zaraz zmierzę, paseczek na nakrycie głowy, około 14 cm, podwójny łańcuszek. Wbiłam się końcową nitką w pierwsze oczko i oczywiście u mnie to ma tyle centymetrów karzyce zmierzy tak, żeby mu pasował, pasował te laska, pasterza. Możemy użyć zwykłego kika znalezionego w lesie albo otoczyć włóczką, jakąś resztką włóczki. Ja akurat nie mam potrójny kokonek, który mi został. Brązową nitką druciki, grubsze, cięższe. Możemy obkleić. Ja obklejam to klejem Bambino PVA, bo jest on wpłynie robi się dość wygodnie. Pewnie można by też czarodziejskim klejem bądź robić przezroczysty po wyschnięciu. Musimy jakoś zahaczyć początek nitki. Może zrobię to za pomocą pętelki, zwykłej pętli. Pierwszej pętli łańcuszka. I wtedy już mam łatwiej się to bo początek trzyma i teraz pędzelkiem obklejam tu tą część. I będę. Zaraz kręcąc laską tutaj Tylko ten koniuszek jeszcze zabezpieczę Ten klej PVA Dobrze się myję z, z ręki, zmywając i jeszcze tutaj otoczę Nitka już przytwierdzona Jeszcze wrócę tam na dół, żeby to zabezpieczyć Teraz kręcąc tą laską Otoczę. Ten koniuszek można spiłować, żeby nie był ostry, ale jeszcze można trochę zabezpieczyć. Kilka razy otaczając ten dół. I teraz wracam już do góry. Będę po trochu... klejać klejem, mogę nawet to jeszcze wzmocnić, tą włóczkę smarując klejem i obkręcam moją laskę aż, aż do samego końca Laski gotowe, czekają na to, żeby wyschnąć. Wykończenie. Chowam wszystkie nitki do środka. W tym czasie rozgrzewam klej na gorąco. Przyklejam na głowy, ukryję te wszystkie tutaj niteczki, które tutaj były. I delikatnie troszeczkę tego kleju I te końcowe niteczki ukryję też do środka głowy, jeszcze je przewiążę. Jeszcze paseczek.